I sędzia Właszyński. I tak naprawdę to była ważna sprawa w takim kontekście, w którym informowały właśnie media o tym, że dochodzi do spotkań pomiędzy prezesem Trybunału Konstytucyjnego a politykami. I druga, co jest taka sprawa szersza, pokazująca, że z tym naszym prawem do informacji i jawnością w Polsce nie jest dobrze, bo tak naprawdę my o te kalendarze polityków prowadzimy postępowania sądowe już od 2012 roku. I z roku na rok były coraz gorsze orzeczenia wskazujące, że jako społeczeństwo nie możemy wiedzieć, z kim się i też najwyższe osoby w państwie. No i rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, w którym ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazujący, że nie możemy się spotykać, w naszym, nie wiemy, z kim się spotykają politycy. Złożyliśmy Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ona została przyjęta i zakomunikowana polskiemu rządowi. I naszym zdaniem będzie to fundamentalna sprawa, zarówno o tej wiedzy, z kim się spotykają politycy, ale tak naprawdę o granicach jakości w Polsce. Tego, jak dużo i informacji nie możemy dostać. No mamy nadzieję, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się tą sprawą w taki sposób pokazujący, na ile społeczeństwo mają wiedzę o tym, co robią politycy. Jeżeli są pytania o tym, czy Kiedy sprawa w ogóle w tym Do Trybunał Praw Człowieka? Do kamer podsiła. W tej chwili jest ten etap zakomunikowania polskiemu rządowi tej sprawy. Dalej będzie procedowane. Nam się wydaje, na to, że rzeczywiście szybko ta sprawa została przyjęta i skomentowana, że może dojść w ciągu najbliższych dwóch lat czy trzech lat do tego do wyroku. Rzeczywiście te sprawy w Europejskim Trybunałach Praw Człowieka w pewnym wolno, ale ważne jest to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej chwili przyjął szybszą ścieżkę dla spraw dotyczących praworządności, a ta sprawa dotyczy praworządności, tego, jakie jest relacje pomiędzy władzami. Człowiek. Tak naprawdę, bo to, to, to co ja powiedziałem co jest najważniejsze, że my te sprawy polityczne, polityki mamy już od 2012 roku i od 2012 roku nie dostajemy tych kalendarzy polityków, więc my tak naprawdę nie wiemy, co jest, z kim się spotykają politycy, jak wygląda ten proces decyzyjny. No możemy trochę to odnieść do tych informacji kasowych, materialnych dotyczących tego, że rzeczywiście dochodziło do kontaktu pomiędzy sędzią Przyłęcką i sędzią Muszyńskim w takim kontekście polityki bieżącej bym powiedział. No i byśmy my byśmy mieli dostęp do, tego, do tej źródłowej informacji polegającej z informacji, która zawiera o tym, z kim się rzeczywiście spotykamy. Jakie właśnie się, się spodziewać? Naszym, naszym zdaniem doszło do naruszenia artykułu 10 Europejskiej konwencji Praw Człowieka, czyli wolności wypowiedzi. I mam nadzieję, że Trybunał uzna, że dochodzi do takiej sytuacji, że my jako społeczeństwo nie mamy tych informacji, że jest naruszona możliwość prowadzenia debaty publicznej. Co, co innego jakbyśmy mieli rzeczywiście pełną informację, bo z kim się spotykają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, i że możemy wprowadzić na temat debatę, ewentualnie taką kwestię kosztów, że to może nie są e, spotkania, które powinny się odgrywać. A z bezpiecznej tego dokumentu my nie do końca wiemy, jak, co się za wydarzyło. Także podobno skargi się możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o innych koncentruch. To znaczy my przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań dotyczących kalendarzy i polityków. Zaczęliśmy też od zasady z Rady Ministrów Kuska właśnie znaczy minister Wieńkowski. Później te sprawy się toczyły. To była ostatnia sprawa, która zadziała w przed polskim sądze. też jest ważne, Co, jaki wyrok za naczelny, w Naczelnym Sądu Administracyjnym bo Naczelny Stad Administracyjny wskazał, że już to wszystko jest rozstrzygnięte, że już nie jest jasne, że do dostępu do kalendarzy polityków w Polsce nie ma. Więc to był też dla nas taki impuls, do pójstwo do Polskiego Trybunału Prawczo-Wieta. Kolejna, z tej strony mamy teraz coś z tam Polityczną, z tą informacją z strony udzielenia dziennika, jednak opinii publicznej jest przytrzymiany do tego, co dzieje się na granicy Czy tutaj. Jakieś działania państwo musi się podejmować? To jeżeli, jak, to krótko, my już mamy sprawę dotyczące tego, że Straż Graniczna powołała się na ograniczenie w w Polsce i będziemy to przed sądami próbowali i poprowadzić, tego, żeby zostało znane, że jako społeczeństwo mniej tych obozów mamy prawo do wiedzy. No, dziękujemy, dziękujemy bardzo państwu. Mamy jeszcze materiały przygotowane, gdzie znajduje się informacja z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, także zapraszamy, tutaj nasza rzeczniczka prasowa rozda.